To jest piękna maksyma. Jeśli nie otrzymujesz cudu, jeśli chcesz otrzymać cud, sam się, sam się nie stanie. Twoja maksyma też jest bardzo, ładna. się tu mam zapisane, już już i Nie wiem czy też dostrzeg dostrzegliście wiele zbieżności tutaj w filmie z życiem Tomka. Myślę, że wtedy też mieliście podobne uczucia. Tomek, od zawsze byłeś chrześcijaninem. Więc nie wiem, czy to jest dobre pytanie, czy jest to? Powiedz, że nie jest mm. pytanie tak zwane nawrócenie, odpowiednie nawrócenie Czy był taki moment, kiedy jakoś szczególnie poczułeś, że Bóg ma dać im Chrześcija i dobra, coś każdego dnia mm. To bez względu na to, że przynajmniej tak powinno być To bez względu na to w jakimś kościele, czy gdzie... w że... Zaszył przestrzegania takiego obrządku. Oczywiście, ponieważ oprócz tego, że zawsze byłem chrześcijaninem, to zawsze się jako humanista interesowałem religioznawstwem filo filo filozofią i ścieżkiem. Ona by... swoje półki się ukinały pod książkami religijnymi, filozoficznymi i teologicznymi. No, no nie tylko, ale tak. Mm. Trzeba. Przepraszam, chociaż że odkąd jest to jest przestałem kupować książki, bo mam większy dostup. No mhm. i to też się liczy, że no, trzeba i będzie na na kasę, bo coś jest, trzeba. Słuchaj, jak wygląda w ogóle finansowa sytuacja? Jak wyglądała finansowa sytuacja i wtedy, jako dziecko, kiedy się urodziłeś? Czy ta pomoc państwowa, bo na taty, nie, nie za bardzo mogłeś liczyć? była dostateczna. To znaczy wiesz, w dawnym w tamtym, w dawnym, w dawnym, w dawnym ustroju, nazywanym nieraz komunizmem, choć w Polsce nigdy nie było komunizmu, co najwyżej to był socjalizm. I to też w Polskim wydaniu. No, wszyscy, coś. mówią, że u nas była dyktatura, to by mi wysłał na wycieczkę do Chin. Może by coś, coś zobaczyli i opowiadać bajki, no ale, to wtedy miałem szkołę, mama podjęła perce. może nie żyło się zbytnio dostać, Ale zanim trafiłeś do, no, do szkoły, ona no, się musiała to ubiegować, prawda? Tak Osobiście przez pewnie cały no, dzień No to, no były z nami ojciec, no to coś Mm. Coś tam zarabiał, bo mm. przecież to też nie stało się tak z dnia na dzień, Zresztą pracował dość długo, bo pracował ponad 40 lat. Mm. Dobrze, a jak teraz to wygląda? No teraz jestem na ręce rodzinnej po ojcu, a mama jest na wcześniejszej emeryturze. Teraz jest trudniej, chociaż siostra stara się na Mama jest dość gospodarna, bo chociaż to rodzina Chociaż ja w domu trzymam kasy i... No, lepiej nie mów, nie? <grym> <grym> <grym> no, sami przychylni ludzie co prawda, ale wiesz Zbierze jak to jest. Ale mama mówi, że każdy ma swoje podziały, ona robi zakupy, to ja się muszę tak umyśleć, żeby tak to podzielić. Ciebie na wszystko było, przecież w końcu do szkoły się pod... chodziło. Teraz... Czyli znowu, słuchaj, znowu jest tak, że ty koordynujesz, ty wymyślasz, mama chodzi do sklepu. No teraz, teraz dopiero wiem, po co w szkole są łami. Całe czas się zastanawiałem, po co to człowiekowi do życia. Mnożenie, dzielenie, łami. Ja mówię, dobry, stopni z matematyki, ale mówi, po jakiego gwinta tego człowieka? Uczymy jak tylko umysły ścisłe wykorzystują w życiu. No a teraz wiem, że jak przychodzi podzielić to budżet domowy, to trzeba być niezłym matematykiem. Całki też Ci się przydają? Czasami. O, o. Za młody jestem, więc jeszcze nie. Tomek, a czy, czy, czy po tej próbie samobójstwa Twój kontakt z Bogiem, Twoje zainteresowanie wiarą. Hmm. Rozluźniły się? Czy wręcz przeciwnie? Jeszcze bardziej. Tak było tak, że nawet do próby samogójsta miałem ścisły kontakt z Bogiem, tylko po prostu nie wytrzymałem, nie wytrzymałem, nie wytrzymałem nerwowo i psychicznie, mhm. ale pamiętam jak przed do mnie psychiatra po, yy, po zabiegu i zaczęliśmy lo, rozmawiać i zaczął mi tam otomaczać, mhm. a ja mówię w końcu, mówię, a, pani, bo to była pani, mówiła pani by się na moim miejscu nie załamała. Mhm. Ona mówi, no tak, no to pani... No, to, to, to. A pan jest normalny. Ja mówię też tak, sądzę. Później dostałem psycho, psychologa, z którym żyliśmy się za, za przyjaźni. Zaczęliśmy powoli układać przeciw w międzyczasie, bo zawsze studiowałem Biblię jako podstawy dla ogólnego chrześcijaństwa i gdzieś mi tam się przywinęli adwentyści. I mówię, cóż, cóż to za, za nowe stworzenie na arenie religijnej. No i napisałem, poprosiłem o parę książek. To Poprosiłeś kogo? Myślicie, tak? Tak. No to przy... bodajże słuchałem audycję w radiu i tam adwentyści mówili o apokalipsie, o końcu świata. Ja mówię, no dość, dość ciekawe, chociaż Mówiłem o tym końcu świata, ma być, ma być i dwa lat jeszcze. no nie ma, no mówię, warto poznać, co z tym bliżej. No i przysłali mi pastora Andrzeja Wojtkowskiego. Ciekawa później, książka w takim razie, tak. bo ty poprosiłeś o książkę, tak? tak. Uh -huh. Może książkę. Mieli pastora na zgodzić. No. Później, e, później byłem, tak, pan że przyjeżdżałem się z jednym. Z drugim, ponieważ dość dobrze znałem już teologię i Biblię, zaczęliśmy porównywać różne rzeczy. No i po dwóch latach stwierdziłem, że yy, no, przyłączę się do kościoła Adwentystów, przyjąłem chrzest. W kościele Adwentystów chrzest jest taki bardzo tradycyjny, jak, na, jak, jak jak za czasów Jezusa, przez zanurzenie. Jak to u Ciebie wyglądało? Ja, ja, jak zwykle, bo się nie i wnieś, wnieś. Ale na basen, do jeziora, do wanny... Nie, nie, nie. nie. Słuchaj, wiesz, ja od gdzieś, znoszę największą ilość w wannie, ale to było w basenie. Po prostu weszło ze mną dwóch pastorów. Pastor Chrysta i... To jest taki porządnie zbudowany mężczyzna. Radzież, mam w podaj się, na emeryturze. No, no, można to nazwać emeryturą. I, I pastor nie woli tylko starszy. Pastor. Edech Pan, to jest pastor, stał, stał na basenie i ubezpieczał I No to już du duża odpowiedzialność, że nie było. wyjątkowa wyjątkowa. Nie no i, I już nie miałeś wyjścia na... było. Nie taki kościół, który Nie tak Nie jak mówi Biblia, no i padło na adwentystów, już 20, ponad 20 lat się z wami męczy, albo wy ze mną.